Na przeżycie zmieszczę Do walizki jednej W jeden plecak schowa To co mam Jeśli tylko zechcę Zacznę grać od nowa Serce podpowiadam Bo raz się żyję Nie poganiam żadnego dnia Carpe diem, Oswajam niczyje Jestem jak wino po Nic tu nie jest moje Wszystko mam na moje nie wiem, w którą stronę, ale chcę. Żeby mnie znalazło to, co przeznaczone. Napiszę scenariusz, jeśli nie. Carpe diem, bo raz się żyje. nie Karpę diem, wciąż serce bije, nadaj mu rytm sens i tak Carpe diem, bo raz się żyje, nie poganiaj żadnego dnia Carpe diem, wciąż serce bije, nadaj mu rytm sens i tak Po raz się żyje, nie poganiam żadnego dnia, a ludzie niech mówią, co chcą, niech mówią, chcę tylko dalej podwiać.